O Proszę Nie Nie wstaw tego na Damn, nie Hejka kochani, witam was na moim kanale Dzisiaj przed was z luźnym vlogiem z pierwszego dnia szkoły od jakoś 6 7 miesięcy nie wiem dokładnie ale jeżeli wiecie, możecie napisać w komentarzu na dole oczywiście ja życzę miłego oglądania ale jeszcze przed tym, jeżeli chcecie więcej takich filmów, możecie zostawić łapkę w górę subskrypcję na dole no i możecie weźcie sobie coś do jedzonka, do picia no i jeszcze niedawno oglądanie Ja o godzinie 8 Będę już Tydzień w sobotę o 18 Nie miałam weny do nagrywania I też YouTube mi tak strasznie wkurzył Bo ostatni film, na który was serdecznie zapraszam Nie podoba mi się wcale, ale tutaj go gdzieś macie w karcie Zasłałam go jakieś 5 razy jak przesyłałam to jakoś on się uszkodził ten plik zamierzam, żeby filmy były na moim kanale <grym> na moim kanale jakoś raz w tygodniu tak gdzieś od poniedziałku do soboty jak ja sobie myślę jak ja sobie myślę, że ja bym musiała zobaczyć tych wszystkich nauczycieli wszystkie toksik w sobie te fałszywe osoby Zamknięte. To ładna miara. To ładna miara. To łapie miara. To ładna miara. To ładna miara. To ładna miara. To To ładna miara. To To I To yeah. jest No to jest niesprawiedliwe. W niektórych szkołach zrobi tak, że bez jedynek, bez kartkówek, bez odpowiedzi i w ogóle. A u nas hmm, pani od fizyki, której nie pozdrawiam, powiedziałabyś co? Że na pierwszej lekcji, którą będziemy mieć w środę, na pierwszej, na pierwszej lekcji w szkole, którą będziemy mieć w środę, nie zgadnijcie co? Będzie pytała całą klasę. No tak! Jakby inaczej. Oo ja my jest taki trend. Czyli, to jest trend, nie mam nie, nie, Guys, guys, guys. Ja mam jakieś misły na ping na moim kanale i to amazing. Ja nie miałam venny, nie widziałam co nakrywać. Ah, teraz no, wymysły. In this school. Wow, it's amazing. I to jest Wow, to jest niesamowite Dówno, ale pominijmy to Ja idę do szkoły Znaczy idę już na autobus i Jakby nie wierzę w to, że serio to się dzieje Oh my Oh my God, ja nie wierzyłam, że to się serio stanie kiedyś Ja wiedziałam, że to się jakieś stanie No jakby, you know <try> Ale teraz, jakby ja wierzę. Czemu jest? Okej. Okay. Ja wierzyłam w to, że.. My wrócimy do szkoły oczywiście, ale.. Nie teraz. Ja myślałam, że oni znowu powiedzą, że. No jednak nie wracamy do szkoły, bo tak mówili od 6 miesięcy. Nice. Ja widzę już autobus jak jedzie. Oh my god. Yeah, I nie, don't, I don't, Ja nie wierzę w to. Ja serio widzę jak. Oh my, oh my god. Ktoś kto patrzy na mnie w tym momencie, muszę myśleć, że jestem jakaś dziwna Ciepło, jest. Bo macie, jestem na krótki rękach, ale wziąłam bluzę No A może nie jedzie autobus, bo nie widzę już świateł jakby, do autobusu Albo jedzie, albo bo jestem średnio, co jest bardzo możliwe Jeżeli macie jakieś fajne aplikacje i w ogóle do montażu, do przerabiania zdjęć, do miniaturek to możecie pisać w komentarzach, jeżeli YouTube nie wyłączył komentarzy, bo... Tak, jakby i właśnie chodzi mi o aplikacje, które nie zostawiają takiego... jakby... znaczka aplikacji, tego wiecie, wodnego, czegoś... No, bo... widzimy się w szkole, autobusie albo już w domu, nie wiem, bo... bo nie wiem, czy nawet coś nagram w szkole, czy nie, ale wydaje mi się, że tak, bo mam jednak web, to może coś w szatni, nevím pomyšlet dobrá autobus ještě na to na uhrá a na uhrá bye bye yeah. I don't believe that to si se oh my god vkromě kýž kovna sorry, że mówię tak cicho, ale nie serdecznie ktoś się usłyszałam. jest 23 jestem w szkole za 27 minut mam pierwszą Nic jestem teraz w łodzieńce, jak um... oh my god ja pierdzie jestem so, w cool. guys. Ja pozdrawiam cię mamo. <laughs> Pozdrawiamy. Wow, idź. Tak. <laughs> Pozdrawiamy. nie pokazuj mi na kiblu Tego na no kiblu po prostu Nie wstaw tego na kiblu, rozumiesz? Poczekaj, ja Ładnie, wiecie. To jest na rurach usta Nie jestem. Ale... no No Nie Hej, Nie wiem. przepraszam. Słuchaj. <laughs> Sorry. <laughs> Nie jedę, bo jestem w aucie. No i będę jechał do domu. Skończyłam już lekcję. Jest godzina 15:16. Super. Pół dnia prawie, że zmarnowanych. Zmar Zmarnowane w szkole. Mm, jak najbardziej, okej. Okay. Super. <grym> um, no i co, ogólnie to przyszło mi ten. O, co? No takie są, takie wiecie, biker shorts Takie, you know, you know Wstawiam tutaj gdzieś zdjęcie Jak znajdę jakieś urego A to wam wstawię tego Jak to wygląda Żebyście mogli sobie zobaczyć jak to a, O co chodzi No i wam pokażę jak to na mnie wygląda um, Bo why not To nie, nie zwracajmy Uwagi to ok? Nie, ok? wam i so Ja pierdzę, że ty się nie ma jakąś Oh my god Oczywiście, no nie? Aś, ok Można no być tak I, szczerze, to jej bardzo polecam, bo ona kosztowała 16 zł No i jakby 16 zł jak są dostępne To wam je podlinkuję I w ogóle, bo naprawdę polecam je No i to by było na tyle W tym odcinku Jeżeli chcecie więcej takich filmów I jeżeli taki film ci się spodobał zostaw łapkę w górę subskrypcję na dole Jakiś komentarz po sobie I jeżeli jeszcze oglądałeś Do końca Jeżeli jesteś w tym momencie I oglądasz to To może pisać w komentarzu Jakieś Um, słowo napisz mango Napisz po prostu mango Ja oczywiście Polekuję twój komentarz e, Przypnę twój komentarz No i to wszystko w tym odcinku Życzę miłego dnia um, Bye bye